No cześć, witam się bardzo serdecznie. Jakieś takie ostatnio, ostatnie tegoroczne hangouty w medycynie pracy czy w badaniach kierowców. To tak jest, że na koniec roku, grudzień, to jest u mnie taki okres typowo rozliczeniowy, typowo... momencik okres typowo kosztowy natomiast pacjentów jest zdecydowanie mniej także jest to okres jakiś właśnie mówię sprawozdań podliczeń i tak dalej i tak dalej mogę się tylko pochwalić że moja skromna firma no, roboty jest zdecydowanie coraz więcej. Jakieś naprawdę olbrzymie ilości ludzi, którzy chcą uzyskać pozwolenie na broń. Nie tylko taką palną, ale i tam jakieś kusze, jakieś tam inne rzeczy, broń sportowa, broń myśliwska. Również dużo więcej o wiele więcej miałem osób, które chciały zostać kierowcami, prawda, takiego traka jak ten, ten to jest akuratnie amerykański, prawda. Natomiast yy, yy, nasze polskie tiry, to mam nadzieję, że wiesz jak wyglądają, prawda. Na sam koniec. Yy, będzie możliwość porozmawiania ze mną. Jeżeli jest ochota, to to jest mój numer telefonu. A mianowicie 789 273 335. Telefon 789 273 335. Natomiast wracamy do biznesu. Ostatnio miałem taki dosyć ciekawy przypadek badania na broń. No, wszystko wydawało się, że poszło nazwijmy to idealnie. Pani psychiatra tam do gościa nie miała problemów. Psycholog też. Odbyło się to w jakimś krótkim czasie. Ponieważ moja skromna firma, jaka jest, taka jest, ale raczej dobro tutaj pacjenta jest, na ile to jest możliwe, najważniejsze. Natomiast dany gentleman miał jakieś pretensje do całego świata, że no został przeze mnie jakoś tam źle obsłużony, czy tam w jakiś sposób inny nie był zadowolony. Oczywiście nie powiedział mi tego, wprost, no, przypuszczam, że obawiał się, że coś mu zrobię, a tak naprawdę nic nie jestem w stanie nikomu zrobić, nawet jak ma do mnie pretensje, natomiast wypisał mi taką jakąś opinię, że wszyscy są leniwi, że nie wiadomo, o co mu dokładnie chodziło no i w zasadzie temat uważam za, uważałem za zamknięty. natomiast ostatnio policja naprawdę zaczęła coś, te badania na broń weryfikować. I z jakiegoś wywiadu zebranego na temat tego pana, no, zarysował się jakiś jego wizerunek jako gościa wyjątkowo kłótliwego w otoczeniu, pieniacza itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ten pan jakby zapomniał o tym, że potraktował mnie troszeczkę w swojej opinii wyjątkowo negatywnie, zwrócił się z powrotem o jakąś pomoc, jakby to napisać, odwołanie, żeby oczywiście przeszło, polecić mu jakichś prawników i tak dalej, i tak dalej, prawda. I no, trudno, żebym niestety człowiekowi, który do mnie ma jakieś miał uprzedzenia takie i o których nie powiedział mi w twarz, nagle brać się za jakąś tam wielką pomoc, czyli mm, bardziej jest tutaj taka refleksja, y, może ogólna, że no, jeżeli już tak masz coś napisać na tego lekarza, czy tam na jakąś inną usługę, z której byłeś niezadowolony, to no raczej zrób to, to w ten sposób, żeby za bardzo nie można było ustalić twoje personalia, prawda, bo tutaj ja już nie mówię tam, że, że facet się podpisał z imienia i nazwiska, no ale z tego wynika, że wyraźnie był przekonany o tym, że już więcej się nie spotkamy. Prawda? A góra z górą się nie spotka, a człowiek z człowiekiem jakoś tak na siebie, że tak powiem może w jakichś okolicznościach zupełnie niespodziewanych się natknąć. Jeżeli chodzi o badania na broń, badania ochrony Naprawdę robię wszystko, żeby to było jakoś szybko, sprawnie, żeby wszelakie wątpliwości zostały rozwiane na korzyść twoją, prawda? Oczywiście nie dotyczy to jakichś grubych chorób, schizofrenia, choroba dwubiegunowa, efektywna, jakieś tam inne psychozy. Tutaj niestety moi psychiatrzy i psycholo Gowie są bezwzględni, natomiast w przypadku kiedy jesteś tak zwany ziom normalny, to nie widzę żadnej przyczyny dlaczego byś tego pozwolenia uprawnionego na broń czy tam jakiegokolwiek innego miał nie dostać także mówię nie chcę się chwalić ale mam wrażenie że badań na broń wykonuje i badań na ochronę wykonuje najwięcej w województwie przynajmniej dolnośląskim pomimo tego że konkurencja nie śpi inne firmy medyczne oferują też jakieś tam swoje usługi prawda nie robią to dużo gorzej ode mnie ale mówię, nadrabiam przynajmniej zaangażowaniem personelu. Nadrabiam to szybkością badań. Można się bardzo szybko umówić. I jakoś tam, że tak powiem, w miarę pozytywnie przejść te badania. No chyba, że rzeczywiście masz kłopoty ze zdrowiem psychicznym czy jakimś innym, prawda? Jeżeli chodzi o kierowców, to to co wspomniałem, jest teraz troszeczkę zastoju. Pracodawcy raczej nie zatrudniają ludzi w grudniu, wszyscy czekają na Nowy Ład. Robią to robią to w styczniu i z jakimiś tam innymi, w jakichś tak późniejszych miesiącach. Ciekawa sprawa, która w zasadzie taka medialna, a mianowicie wiele osób, kiedy przychodziło do mnie z prośbą o załatwienie tzw. lewych paszportów covidowych, Niestety każdą z nich grzecznie pogoniłem Nawet z tego powodu, że nie, nie, nie szczepię Nie jestem w żaden sposób zamieszany w szczepienia pacjentów przeciwko covidowi, prawda? Z drugiej strony jestem gorącym orędownikiem tych szczepień, ale no są tacy po prostu, którzy mają tam jakiś odmienny punkt widzenia, który szanuję i to jest naprawdę twoja sprawa, czy tam chcesz się szczepić, czy się nie chcesz. Naprawdę w ogóle mnie to nie obchodzi, aczkolwiek ze zdrowotnego punktu widzenia takie szczepienie może tylko cię ochronić przed jakąś tam poważniejszą odmianą tej choroby. Natomiast, no, po tym, co wyszło w mediach, jakieś tam centrum medyczne oferowało dosłownie w jakiejś formie internetowej, sprzedaż certyfikatów i przypuszczam, że ci ludzie, ten lekarz, te pielęgniarki będą miały poważne problemy z powodu procederu, które prowadziły. Wiesz mi, czy nie, sprawa jest w tej chwili polityczna. Z jednej strony rząd chciałby, żeby więcej ludzi się zaszczepiło, mniej zmarło. Z drugiej strony, z tego co się orientuje elektorat tejże partii rządzącej, to są też foliarze, prawda, to są ludzie antyszczepionkowcy, no, no też trzeba uszanować ich pogląd, prawda. Jestem naprawdę gorącym orędownikiem tego, że każdy człowiek jest kowalem swojego losu i ma prawo robić sobie co chce, pod warunkiem, żeby nie zagrażał, czy nie wymuszał, czy nie był jakimś tam strupem na dupie u innych ludzi, prawda. No i mówię, nie trzeba było długo czekać, aż Podobne osoby, które handlowały tymi certyfikatami, zostały namierzone ku uciesze mediów tam różnych me mainstreamowych prawda i jednej telewizji. Jeżeli chcesz jeszcze cokolwiek Nie mnie zapytać, to masz tutaj szansę pod tym numerem telefonu ale mimo wszystko będę już powoli kończył, także cieszę się, że tutaj to oglądasz. No i w zasadzie jeżeli masz coś do dodania to zrób to już, jeżeli oglądasz w powtórce, zrób to w komentarzu do tego wideo, wszystko to, co się tam pokaże w ciągu najbliższych 24 godzin, to z reguły przeglądam, daję tam jakieś odpowiedzi, natomiast później niestety życie, życie toczy się dalej, prawda? Życie toczy się dalej i człowiek się musi zająć czym innym. No mam jeszcze cichą nadzieję, że kurs lotniczy w Rumunii, o którym powiedziałem, w końcu się odbędzie. Ja wprawdzie yy, jestem zaszczepiony trzema, trzema dawkami prawda, Fajcera. Yy, natomiast nie wiadomo, czy Rumunia będzie wpuszczała yy, w zasadzie wpuszcza prawda, ludzi z, z certyfikatem covidowym, natomiast nie wiadomo yy, tylko czy Dalej będzie można tam dalej będą organizować kursy medycyny lotniczej. No jeżeli będą to to po prostu mam nadzieję, że że mi się uda i dołączę do zaszczytnego grona lekarzy lotniczych. Tylko chciałem ci pokazać Chciałem ci pokazać tutaj. Um, momencik, lotniczy kurs, badania lotniczy, kurs. Lotniczy, prawda? Coś tu nie mogę nie mogę znaleźć. Niestety lot. No ja zaraz. Za momencik daj mi szansę. Lotni. Albo inaczej. Dobra i tutaj tutaj mam cichą nadzieję, że. Tutaj mam cichą nadzieję, że w końcu dostanę się na ten kurs moment. I dostanę się na ten kurs no i będę mógł w nim uczestniczyć, prawda? Momencik, już teraz znalazłem to, co ci chciałem pokazać, a mianowicie to... O, już mamy. tutaj będzie troszkę lepiej wyglądać, że yy, Praktyczna część tego kursu będzie między 14 a 17 grudnia. No i w miejscowości Bukareszt, w której nigdy nie byłem. Także trzymaj za mnie kciuki. Tutaj dałem potwierdzenie, że przyjadę. W końcu jest to spora inwestycja w siebie, prawda, muszę kupić jeszcze rumuńskie leje, ale mówię od 14 do 17, czyli tak naprawdę od 12 do 18 w Polsce mnie nie będzie. Dobra, patrzymy co tutaj jeszcze, co tutaj jeszcze mogę ci powiedzieć. A w zasadzie to już to już wszystko, prawda? Pora jest trochę późna, zaczął padać pierwszy śnieg, także... Także oczekuję na komentarz tutaj pod tym wideo. Oczywiście gdzieś tutaj z prawej czy z lewej strony subskrypcja kanału, kolejny filmik. I do zobaczenia wkrótce.